Rozmawialiśmy o prawie popytu, które mówi, że gdy inne czynniki są stałe i zwiększymy cenę produktu, to zmniejszy się wielkość popytu na ten produkt. Natomiast obniżka ceny zwiększa wielkość popytu. W tym odcinku skupię się na tych z założenia stałych czynnikach, które są warunkiem tego prawa i pozwalają poruszać się po tej krzywej. Zastanowimy się, co będzie, jeśli zmienimy któryś z nich. Jak to zmieni całą krzywą, całą zależność wielkości popytu od ceny? Pierwszy czynnik, którym się zajmę, to cena produktów konkurencyjnych. Cena… …konkurencyjnych… …produktów konkurencyjnych. Jeśli założymy, że cena… Przepraszam, nie produktów konkurencyjnych, tylko dóbr powiązanych, bo nie wszystkie konkurują z naszym. Cena dóbr powiązanych. To jedna z rzeczy, które uznajemy za stałe przy rozważaniu zależności ceny od wielkości popytu. Uznajemy, że te czynniki się nie zmieniają. Co jednak, gdy się zmienią? Wyobraźmy sobie, że są inne, powiedzmy inne e-booki. Inne e-booki, których ceny których ceny… rosną. Ceny innych e-booków rosną. Jak to wpłynie na zależność ceny mojego e-booka od wielkości popytu? Jeśli ceny innych e-booków rosną, to nagle mój e-book, bez względu na jego aktualną cenę, bez względu na cenę, nagle staje się bardziej pożądany. Przy cenie 2 dolarów więcej ludzi go kupi, bo inne e-booki będą droższe. To samo przy cenie 4, przy cenie 6, przy cenie 8 i przy cenie 10 dolarów. Zatem taka sytuacja przesunęłaby całą krzywą popytu w prawo. Krzywa znalazłaby się tutaj. Znalazłaby się tutaj. Niech to będzie scenariusz… Scenariusz 1. Te inne e-booki stanowią dobra substytucyjne względem mojego e-booka. To tutaj… Te inne e-booki to dobra substytucyjne. Dobra… substytucyjne. Ktoś powie, te powieści są podobne. Skoro ta jest tańsza od tamtej, to może właśnie ją przeczytam. Aby prawo popytu działało, aby ta krzywa była stabilna, musimy założyć, że te ceny są stałe. Jeśli się zmienią, krzywa się przesunie. Jeśli ceny innych e-booków wzrosną, przesunie się w prawo, a jeśli spadną, to cała krzywa przesunie się w lewo. Ten czynnik zmienia więc cały popyt, całą tę zależność. Przesuwa krzywą popytu w prawo. Zapiszmy. Przesuwa… Przesuwa popyt… Przesuwa całą krzywą… W prawo. Powtórzę, żeby to było jasne. Zakładając, że inne czynniki są stałe, poruszamy się po krzywej popytu. Uznajemy, że cała zależność wielkości popytu od ceny jest niezmienna, a danej cenie odpowiada określona wielkość popytu. Poruszamy się po krzywej. Jeśli natomiast zmienimy te czynniki, krzywa się przesunie. Zmieni się ta tabela i zmieni się przebieg krzywej. Istnieją jednak inne dobra powiązane, nie tylko substytucyjne. Na przykład, niech to będzie scenariusz 2. Na przykład wzrasta cena... wzrasta cena Kindla. Czytnika e-booków. A więc cena Kindla. Cena Kindla. Może napiszę to tak: cena Kindla. cena Kindla rośnie. Kindle to nie substytut. Ludzie nie wybierają między moim e-bookiem a Kindlem. Kindle to uzupełnienie. Trzeba mieć Kindla, iPada albo coś podobnego, aby móc przeczytać e-book. Dlatego Kindle jest dobrem komplementarnym. Dobrem komplementarnym. Jeśli dobro komplementarne zdrożeje, a taki czytnik to jeden ze sposobów zakupu mojego e-booka, to spadnie wielkość popytu dla każdej ceny. Jeśli przy cenie 2 dolarów za mój e-book ludzie mają mniej Kindlów albo wydali całe wolne pieniądze na Kindla, więc zabraknie im na mój e-book, to zmniejszy to wielkość popytu przy każdej cenie. Przy każdej cenie. W rezultacie przesunie się cała krzywa popytu. Przesunie się w lewo. Ta krzywa to scenariusz 2. Może też być na odwrót. Cena Kindle spada i krzywa przesuwa się w prawo. Jeśli zaś spadną ceny dóbr substytucyjnych, moja krzywa przesunie się w lewo. Przemyślcie te scenariusze i narysujcie do nich krzywe. Produktem nie musi być e-book, możecie wybrać inny. Pomyślcie, jakie są dobra powiązane, substytucyjne i ewentualnie komplementarne, i co się stanie, gdy zmienią się ich ceny. Zawsze też pamiętajcie o różnicy między popytem, czyli całą tą zależnością, całą tą krzywą, wzdłuż której możemy się poruszać, jeśli zmienimy wyłącznie cenę, a wielkością popytu, która jest konkretną ilością przy konkretnej cenie, gdy wszystko inne jest stałe.